Cześć, ja nazywam się Michał, pora wyjść z kuchni, dzisiaj nagrywamy na mieście, sprawdzimy krakowskie markety, gdzie jest największy wybór świeżych, ekologicznych warzyw i owoców. Zapraszam. Jeżeli taki format Wam się podoba i chcecie więcej takich odcinków, żebym wychodził z kuchni, klikajcie. Łapki w górę, będę wiedzieć, żeby nagrywać więcej takich filmików. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, będziecie na bieżąco. A teraz jedziemy do Carrefoura, Lidla, Biedronki, Auchan i może jak starczy czasu również do Tesco. Zobaczymy co mamy w Lidlu. Zaczynamy od pomidorów kiściowych 4,99. Yy, dalej mamy pomidory truskawkowe Marchew z farmy świętokrzyskiej 8,99, buraki też z farmy świętokrzyskiej 4,99. Tutaj mamy cukinię ekologiczną też 7,99, a jest nawet Łukaszkę na plakacie w Lidlu. Bakłażan bio też jest 7,99. Ziemniaki 7,49, cebula 5,99, ogórki po 3,99, papryka Jaka jest cena? 5,99, pakowana po dwie sztuki. A tutaj mamy jeszcze Topinambur 6,99, awokado. Pakowane po dwie sztuki niecałe 12 zł. Kiwi 6,99. Taka tacka tutaj jest pół kilograma. Biopomarańcze 6,49. Cytryny niewoskowane 5,99. I na koniec jeszcze banany to 5,49. Lidl mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, był duży wybór, aż 16 ekologicznych, świeżych produktów. Głównie to były warzywa, ale to była taka solidna baza, jak na moje potrzeby tam było praktycznie wszystko. Dodatkowo albo byli świeżo po dostawie, albo te produkty rzeczywiście im tam fajnie rotują, bo większość wyglądała na świeże. Półki były pełne, był naprawdę duży wybór. Także na plus. Dodatkowo byli, były produkty od polskich dostawców z Farmy Świętokrzyskiej. Także cieszę się, że tam są również polskie, polskie ekologiczne produkty. I to chyba tyle. Także pozytywnie dobry początek. Jesteśmy w biedronce. Zobaczymy, co u nich słychać. Tu mamy jabłka. Cztery sztuki 600 gram, 6,99. Mandarynki 750 gram, 6,99. Pomarańcze. 750 gram jest promocja 399. Tutaj jest cytryna ekologiczna 500 gram 799. Dalej mamy marchewkę z Holandii 599 za 700 gram. Ups. Papryka pojedyncza suka pakowana niestety w folię każda yy, ile ona sztuka 5,99 tu mamy też hiszpański ogórek szklarniowy 5,99 obok jest cukinia hiszpańska pakowana po jednej, jednej sztuce 6,99 i na koniec jest tutaj awokado, dwie sztuki 9,99 nie, jeszcze mamy kiwi. Cztery sztuki. 999. Dziewięć, w Biedronce znalazłem 10 ekologicznych produktów, połowa to były warzywa, połowa to były owoce, wybór był mniejszy niż lidl. te produkty też wyglądały delikatnie gorzej. Nie spodobało mi się to, że prawdopodobnie tam nie było ani jednego produktu z polskich gospodarstw ekologicznych i też nie spodobało mi się to, że dużo produktów było pakowanych nawet pojedynczo, każdy w folię. Na przykład papryka była po jednej sztuce, każda była w folii, nie wyglądało to fajnie, bez sensu tak pakować moim zdaniem. I to chyba tyle z Biedronki. Mamy imbir ekologiczny, cały korzeń, fajny, ale niestety nie widzę nigdzie ceny. Moje ulubione awokado Haas, dwie sztuki, całkiem ładne. Piszkinia pakowana po dwie sztuki, 7,99 Tu mamy jeszcze ziemniaki z farmy świętokrzyskiej. Cena... gdzieś chyba przykryta jest. Na koniec jeszcze taka półka ekologiczna. Mamy tutaj chyba wszystko z farmy świętokrzyskiej. Jabłka 6,69 One są pakowane po 600 gram. Włoszczyzna. O, tutaj mamy cenę na ziemniaki, które były tam przed chwileczką. 5,29 Włoszczyzna jeszcze jest. Ostatni taki mały bakłażan. Yy, jabłka, czyli pomarańcze. Ekologiczne, ok. Jeszcze mamy ogórki, długie, długie na sztuki. I jeszcze raz cukinia. To chyba na tyle w Carrefourze. W Carrefourze znalazłem 10 ekologicznych produktów świeżych. Jestem delikatnie rozczarowany, ponieważ prywatnie jest to mój ulubiony sklep, uważam go za naj, najciekawszy format w Polsce, jednak dzisiaj y, wyglądało to słabo. Prawdopodobnie są przed dostawą, sporo produktów brakowało, a wiem, że tam są normalnie dostępne, jak banany, cebula i parę jeszcze innych. Dużo produktów też widać było, że były dosłownie ostatnie sztuki. Y, na plus, że były tam produkty z polskich gospodarstw, dużo farmy świętokrzyskiej, podobnie jak w y, Nie jestem przekonany do tego, że... Część produktów była osobno jako ekologiczne na całej, była osobna półka, a część była wymieszana z innymi produktami. I moim zdaniem to może być mylące. Przodzi się na półkę ekologiczną, myśli się czegoś nie ma, a on jest ten produkt jest gdzieś tam jeszcze indziej. Także to może być mylące moim zdaniem. Szkoda, że tak wyszło, bo uważam, że ma, ma ten sklep potencjał na top jeden w Polsce. Bardzo Was przepraszam, ale w Oszą zapomniałem włączyć mikrofonu. Nie ma dźwięku w ogóle z tego miejsca. Jednak był to najlepiej wy... doopatrzony sklep, z tych których byłem. Naprawdę duży wybór, aż 19 ekologicznych produktów. Była cebula, cebula szalotka, były bataty, kurkuma, korzeń, ogórki, cebula, seler naciowy, marchewka, włoszczyzna, dwa rodzaje papryki, różne kolory pomidory były, awokado również, pomarańcze, cytryny, kiwi, mandarynki, sałata, brokuły. I prawdopodobnie coś jeszcze bardzo mi się spodobało też to że był to prawdopodobnie jedyny sklep w Pol z tych których byłem gdzie, gdzie były produkty od dwóch z dwóch gospodarstw ekologicznych w Polsce. Bardzo się cieszę że wszędzie jest farma świętokrzyska super jednak fajnie też że jest coś jeszcze i to właśnie był, było było jakieś drugie gospodarstwo niestety nie pamiętam nazwy. Fajnie też, że te produkty były wszystkie razem tutaj. Na początku ich w ogóle nie mogłem znaleźć. Byłem, byłem myślałem, że w Oszą w ogóle nie ma produktów ekologicznych. Chodziłem między regałami, na samym końcu trafiłem yy, i się okazało, że jednak jest naprawdę spory wybór. Wyglądały te produkty minimalnie gorzej niż w Lidlu, wyglądały na mniej świeże. Podsumowując, nie chciałbym tworzyć żadnego rankingu, bo nie o to mi chodziło. Chciałem po prostu pokazać dostępność zresztą. Nawet jeżeli w Oszą jest największy wybór, a nie ma Twojego ulubionego warzywa albo owoca, dla Ciebie to nic nie znaczy, że są inne. Tak Także ocencie sami. Yy, jeżeli odcinek Wam się podobał, chcielibyście, na przykład, test półki ekologicznej produktów suchych, dawajcie znać w komentarzach, i też nie sugerujcie się do końca tym, co zobaczyliście, ponieważ ja wiem bo sam próbowałem sprzedawać świeże produkty ekologiczne, jak to jest trudny rynek. Także wielki szacunek dla tych sieci, że się tego podjęły. Wiem, jak szybko się te produkty psują i wiem, jak ciężko jest to czasem sprzedać. Także trzymam kciuki, żeby ten rynek się rozwijał, żeby było jak najwięcej świeżych, ekologicznych warzyw i owoców wszędzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!